Witam na dzisiejszej lekcji omówię kanwę. Na kanwie umieszczamy różne materiały i je później obrabiamy. Ja umieszczę trzy zdjęcia prawidłowo na kanwie oraz zamienię biały kolor kanwy na czarny i wyeksportuję zmontowany film na zewnątrz Programu. Klikam na nowy projekt. Wpisuję tytuł. Klikam pusty projekt. Wybieram rozmiar AD. Klikam OK. Nie mamy kanwy. Dlatego klikam na pusty slajd. Mamy kanwę i mamy pusty slajd na osi czasu. Zmieniam rozmiar pustego slajdu. Zmniejszyłem slajd do zera. Wtedy dobrze nam się montuje film. Klikam na zakładkę adnotacja, wybieram obraz i wybiorę te trzy zdjęcia. Klikam na klawiaturze CTRL i po kolei klikam na te zdjęcia. Klikam otwórz. Zdjęcia są jeden po drugim. One się w zasadzie pokrywają. To widać nawet na kanwie. Odznaczamy je teraz. Postaram się, aby te zdjęcia były na osi czasu w jednej linii. Przeszedłem do pierwszego zdjęcia, klikam na zdjęcie pierwsze, Widzimy tutaj, rozmiar pierwszego zdjęcia nie pokrywa się z rozmiarem kanwy, dlatego łapię za ten zielony punkt i przesuwam w prawo do linii pionowej jasno Przechodzę do drugiego zdjęcia Tutaj, jakby było wszystko w porządku, przechodzę do trzeciego zdjęcia. Tutaj rozmiar, trzeba zmienić zdjęcia do rozmiaru Candy. Łapię zatem zielony punkcik i przesuwam prawo do momentu, gdy się pojawi linia pionowa jasno-brązowa. Klikam widok. Podczas nakładania zdjęcia na kanwę ważne jest, aby było przyciąganie kanwy. W tym przypadku tak jest. Klikam na właściwości i jeszcze sprawdzę, czy rozmiary Zdjęć pokrywają się z rozmiarem kanwy. Przechodzę do pierwszego zdjęcia i wszystko tutaj mi się zgadza. Przechodzę do drugiego zdjęcia. Wszystko się zgadza. Przechodzę do trzeciego zdjęcia. Wszystko się zgadza. Odznaczam trzeci obraz, klikam to miejsce, teraz zmienię kolor tła kanwy, w tej chwili jest biały na czarny i sprawdzimy czy to zrobiłem. Klikam na trzeci obraz, łapię za i przesuwam. Jest, ale widzimy wymiary tutaj się zmieniły. Jest tutaj włączone przyciąganie w kanwie, dlatego łatwo mi będzie umieścić to zdjęcie w kanwie. Łapie zdjęcie i zobaczyłem dwie linie: jasno-brązowe, pionowe i poziome. One są widoczne. Puszczam i co widzimy tutaj? Same zera. Wszystko się zgadza. Zdjęcie jest prawidłowo osadzone w kanwie. Klikniemy play. Wszystko jest w porządku, klikamy w zakładkę Eksport. klikamy wideo, zrobimy film mp4. Wymiary się zgadzają, rozmiar też, szybkość klatek 30, tutaj też jest dobrze. Klikamy OK. Klikamy tak, aby zobaczyć nasz film Zawsze robimy przy czarnej kanbi, nie przy białej To na razie Cześć